Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Jestem Krzysiek i dzisiaj porozmawiamy sobie o dodatku węglowym, który możemy zgarnąć, o ile nie spóźniliście się i ten film nie oglądacie po 30 listopada. Pierwsza rzecz, kto nie dostanie 3000 zł, to osoby, którym już udało się kupić węgiel po cenie gwarantowanej tych 966 zł, które były wcześniej. Ja osobiście nie znam żadnej z takich osób, kompletnie nikogo, nawet nie znam żadnego składu, który tak sprzedawał, bo wszyscy uznali, że jest to dla nich nieopłacalne, więc jeśli jesteś w tym gronie, to sorry, ale możesz już wyjść, bo to nie jest film dla Ciebie. Kolejną rzeczą, aby uzyskać ten 3000 zł,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 w trójkę możemy przejść do kolejnej części Wszystkie informacje, informacji, które wam podaję tutaj dam wam linki, skąd ja to wyczytałem, skąd ja się o tym dowiedziałem bo cały internet, żeby mieć taką wiedzę, jaką mam teraz i którą wam w skrócie po prostu przekazuję te najważniejsze informacje bo nie ma sensu wam czytać wszystkiego, bo to się będziecie mieli dynkę jak ja, łysą jeszcze jedna ważna rzecz i teraz powinieneś się spiąć i się bardzo pośpieszyć z tego względu, że tak jak wyczytacie sobie na jednym z artykułów na dole, który Wam podłączyłem w opisie, jest jeden haczyk w tym wszystkim, w tych 3000 tysiącach, jest możliwość, że nie każdy je dostanie. Przynajmniej niepełne 3000. tysiące. Z tego względu, że jak sobie przeczytamy, już Wam przeczytam jedną rzecz, gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95%, wysokość nowo przyznawanych dopłat będzie proporcjonalnie obniżona. Co to oznacza? Że jeśli kasa zacznie się kończyć na ten dodatek węglowy, to kolejne osoby, które później złożyły wniosek, będą dostawać te, tej kasy po prostu coraz mniej. Więc wydaje mi się, że nie masz na co czekać i trzeba się po prostu za to zabrać i jak najszybciej to złożyć. Z tego względu, że możesz być w gronie osób, które po prostu nie dostały pełnej kwoty 3000. Jeśli ktoś złoży wniosek po 30 listopada 2022 roku, wniosek nie zostanie nigdy rozpatrzony, więc po prostu nie otrzymacie tych pieniędzy. Mamy dwa sposoby na złożenie tego wniosku. Pierwszy to jest w sposób papierowy, po prostu drukujemy ten wniosek, uzupełniamy go i zanosimy do, do GOPS-u. Następnie, druga opcja to jest poprzez ePUAP, możemy wysłać ten wniosek, podpisać go profilem zaufanym i wysłać do, do urzędu, tak? czyli do tego GOPSU, który u Was Obsługuje, jakby, wasz rejon, wasze miasto, waszą gminę. Tam go składamy. Zobaczmy, jak wygląda ten, ten wniosek. Wyglądam w taki sposób. Mamy tutaj wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Link do tego wniosku ja Wam załączę pod filmem. Tam będziecie mogli sobie pobrać. To jest strona rządowa, więc zawsze powinien tam być aktualny ten wniosek. Musimy wszystko uzupełnić wielkimi literami, nie piszemy nic małymi, wszystko piszemy wielkimi literami, to pamiętajcie o tym. I pola wyboru zaznaczamy takim V albo X. Ja zastosowałem X, bo dla mnie jest wygodniejszy. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą musimy uzupełnić to organ, do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Tutaj organem dla mnie jest wójt gminy. U Was to może być, załóżmy, burmistrz miasta, prezydent miasta. Różnie, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, tak to należy uzupełnić. Zresztą tu macie przypis na dole, że dodatek węglowy wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Następnie mamy część pierwszą wniosku, czyli dane dotyczące wniosk wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Tutaj musicie uzupełnić sobie po prostu imię, nazwisko, obywatelstwo oraz PESEL, osoby, która zgłasza się po ten dodatek węglowy. Jeśli chodzi o serię i numer dowodu osobistego, nie musicie tego uzupełniać, chyba, że nie posiadacie numeru PESEL, tak tu jest informacja, wtedy musicie takie coś uzupełnić. Kolejną stroną, czyli stroną drugą naszego wniosku jest adres zamieszkania. Tutaj musimy uzupełnić sobie gminę, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Po co to jest? Po to, aby dostać od razu informację o tym, czy wasz wniosek został zaakceptowany i tak dalej, to w tym momencie pójdzie to na waszego maila, więc tutaj warto wpisać sobie ten adres poczty elektronicznej. Następnie wpisujemy tutaj numer konta bankowego poniżej, numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Czyli tutaj po prostu podajecie swój numer konta bankowego, którym się posługujecie, na które chcecie otrzymać pieniądze. Poniżej mamy imię i nazwisko właściciela rachunku, czyli po prostu wasze imię i nazwisko. Następna rzecz, na stronie drugiej mamy dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest. Albo jednoosobowe, albo wieloosobowe. U nas jest to wieloosobowe, więc mam zaznaczone, że jest to wieloosobowe. U nas y, są za, zameldowane trzy osoby. Ja, Marta i Miki, więc w tym momencie wpisałem tutaj trzy, że są to trzy osoby. I na kolejnej stronie trzeciej musimy podać kolejne osoby, które mieszkają w tym gospodarstwie domowym. Czyli w tym momencie mam tutaj Martę i Mikołaja, czyli żonę i syna. Nie mieszka u nas więcej osób, więc te reszta rzeczy zostawiam puste. Po prostu jeśli u Was jest więcej osób, po prostu to uzupełniacie. Nie ma w tej jakiejś większej filozofii. Następnie na stronie czwartej, na samym dole mamy punkt trzeci. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe. I tutaj musicie zaznaczyć, co jest Waszym głównym źródłem ogrzewania. U nas jest to kocioł na paliwo stałe, macie tutaj też inne pole jeszcze do wyboru jak kominek, koza, ogrzewacz powietrza i tak dalej. I następnie punkt czwarty na stronie piątej, mamy tutaj gospodarstwo domowe, wnioskodawcy znajduje się w budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania. Tak to jest u nas, jeśli na przykład mieszkacie w budynku wielorodzinnym to zaznaczacie inną opcję. Strona szósta, mamy tutaj oświadczenie po prostu i mamy tutaj do wniosku dołączam następujące dokumenty. Tutaj do wniosku dołączyłem jeszcze deklarację CEB, więc po prostu ją tutaj mamy. Ona wygląda w taki sposób. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i, i źródeł spalania paliw. To jest to co składaliśmy tam początkiem roku, jak chcemy kupić węgry z PGG, też musimy mieć taką deklarację Ale tak samo teraz jeśli chcemy uzyskać ten dodatek węglowy to również musimy mieć taką deklarację złożoną i to tyle jeśli chodzi o uzupełnienie tego wniosku jeśli mamy już wniosek uzupełniony, to możemy go spakować ze sobą i zajść do mopsu, aby go po prostu złożyć, tak? Możecie sobie sprawdzić na stronie internetowej wasze MOPS-y w jakich godzinach obsługują i tam taki formularz złożyć. Ja będę chciał spróbować inaczej, mimo, że mogę też zrobić w ten sposób, ale dla samego siebie i też osób, które nie są w stanie, załóżmy, pojechać do tego mopsu, bo nie mają czasu, bądź są chore, bądź są załóżmy niepełnosprawne na wózku, a potrzebują złożyć taki wniosek, to również możecie to zrobić przez internet. Dlatego teraz pokażę Wam, jak taki wniosek złożyć przez internet w epuap Pierwszą rzecz, co musimy zrobić, to jak już mamy cały taki wniosek uzupełniony, to go musimy zeskanować. Zeskanować tak, aby on nam się pojawił w komputerze, ze wszystkimi stronami, załącznikami itd. I jeśli mamy go już w jednym pliku, to możemy przejść na stronę epuap gdzie będziemy próbowali go wysłać do odpowiedniego miejsca. Wchodzimy sobie na przeglądarkę internetową. Podam Wam link do ePUAPu również w opisie. Wygląda to w taki sposób. Pewnie już wiele osób z Was skorzystało z Appu, bo jest to dosyć popularna platforma już teraz. Pierwsze co, to musicie się zalogować do ePUAPu. Chyba, że nie macie konta, to musicie się zarejestrować najpierw w tym ePłapie. Ja konto już posiadam, więc w tym momencie po prostu się na niego e, zaloguję. Zalogować się możemy na kilka sposobów. Jeden z nich jest profil zaufany, a drugi to aplikacja M Obywatel. Jeśli macie ją zainstalowaną w komórce, możecie się zalogować poprzez tą aplikację. Jeśli macie profil zaufany, załóżmy poprzez bank, to wtedy też możecie się zalogować. Teraz zaloguję się po prostu przez aplikację M Obywatel, czyli w tym momencie wezmę sobie komórkę w rękę. Odpalę sobie M Obywatela zalogowałem się, teraz wybieram qr na dole po lewej stronie ekranu, skanuję kod, który pokazał się mi tutaj na stronie internetowej i potwierdzam, że chcę się zalogować do ePUAPu. I to wszystko. I jestem już zalogowany. Jest to mega fajny sposób, szybki, przez, przez mObywatela, nie musimy się logować do banku i tak dalej, więc jest to całkowicie przyjemne. I tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, żeby ten wniosek dołączyć, to musimy odnaleźć jakby ten MOPS, do którego chcemy ten wniosek wysłać. Czyli poprzez tutaj moja skrzynka, jak sobie przejdziemy na moją skrzynkę, możemy załatwić sprawę. Czyli w tym momencie ja chcę utworzyć nowe pismo do urzędu, więc daję sobie załatw sprawę. Następnie wpisuję tutaj miasto, w jakim ten MOPS się znajduje. I następnie wybieramy tutaj wybierz, i ważną rzeczą jest, aby kliknąć sobie pokaż sprawy dla wybranego urzędu, żeby nam tutaj nie pokazywało jakichś innych rzeczy, tylko i wyłącznie dla tego urzędu, który nas interesuje. I musimy tutaj zjechać niżej i wybrać pismo do urzędu. I następnie pismo ogólne do podmiotu publicznego. Dajemy załatw sprawę. OK, mamy pismo ogólne do podmiotu publicznego. Mimo, że już tam wybierają to wcześniej, Trzeba to wpisać jeszcze raz, to jest taka głupota e pułapu, ale na to nic nie poradzimy, więc ponownie musimy wpisać w miejscowość, aby wybrać instytucję, do której chcemy napisać, do którego MOPSu. Następnie wybieramy, że jest to wniosek, tak? Bo rodzaj pisma tutaj na tym jest wniosek. Tytuł pisma, wniosek, wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Możemy napisać informację, czyli treść pisma, dzień dobry. Pozdrawiam. Krzysztof Tomaszewski. Ok. Teraz poprzez tutaj poniżej mamy załączniki, więc poprzez ten przycisk z załącznika możemy załączyć tutaj różne rodzaje pliki, pliki, więc wybieramy z dysku. On nam się tutaj załączy. Mamy załączony praktywowy dokument. Opis załącznika, wniosek o. Następnie mamy tutaj dane, moje po prostu dane, tutaj będą wasze dane yy, odnośnie osoby, która składa ten, yy, ten wniosek i dajemy dalej. Naszym oczom ukazało się pismo ogólne do urzędu. Mamy tutaj... To co wpisaliśmy wcześniej. Mamy tutaj załącznik dodany i teraz będziemy musieli podpisać to elektronicznie, aby tam wszystko się zgadzało u nich. Więc pierwsze co to musimy przejść do podpisu, czyli przejść do podpisu i teraz będziemy poproszeni o podpisanie dokumentu. Ja sobie go podpiszę profilem zaufanym i za pośrednictwem konta bankowego, więc teraz to zrobię. Po prostu po prawej stronie musimy wybrać nasz bank. Teraz czekam na SMS-a z banku, żeby potwierdzić, że to ja jestem tą osobą, która chce się zalogować. Po wpisaniu tego SMS-a powrócimy na stronę, gdzie mamy tutaj dziękujemy, twoje pismo zostało wysłane, więc okazuje się, że właśnie złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy. Mamy to, złożyliśmy wniosek. W taki sposób to wygląda. Możemy to zrobić za pośrednictwem Apple, Apple możemy to zrobić osobiście. Jeśli macie pod ręką skaner, to jesteście w stanie to zrobić sami. Jeśli nie macie skanera, macie tylko drukarkę, to w tym momencie będziecie musieli się udać do, do MOPS-u, aby to złożyć. I to wszystko w tym filmie. Zachęcam Was do oglądnięcia innych naszych materiałów. Ja się z Wami już będę żegnał. Życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia.